Dzień dobry, nazywam się Zofia Śląska, jestem kancelistką i pracuję w sekretariacie. Zdarza się, że płynność czynności kancelaryjnych i dostęp do akt sprawy zostaje zakłócona przez nieobecność kolegi lub zwierzchnika. Dzięki ZDRP nie musisz się już tym martwić. Możliwość pracy w zastępstwie za innego pracownika pozwala zachować ciągłość działania organizacji. Za chwilę pokażę Ci jak ustawić odpowiednie opcje w naszej aplikacji. Jeśli chcesz wskazać osobę, która na określony czas przejmie Twoje obowiązki, przejdź do profilu użytkownika, czyli kliknij na swoje imię i nazwisko na górnej belce. Znajdziesz tu opcję zastępstwa, a w kolejnym oknie listę zastępstw podzieloną na trzy sekcje. Zastępujący to te osoby, które wskazaliśmy, że mogą za nas pracować. Zastępowani to osoby, za które możemy wykonać czynności w systemie. Ustawione, to tu znajduje się informacja o osobach, którym ustawiliśmy zastępstwa. To, czy możemy zobaczyć tu tylko to, co sami ustawiliśmy, czy też informacje dotyczące całego zespołu, a nawet instytucji, zależy od uprawnień. Aby wskazać osobę, która nas zastąpi, klikamy przycisk w prawym rogu Ustaw zastępstwo. Otworzy się formularz, w którym wskazujemy imię i nazwisko współpracownika oraz czas, przez jaki zastępstwo ma być aktywne. Jeśli wskażemy konkretną osobę i ustawimy okres trwania zastępstwa, pojawi się o tym informacja w zakładce Zastępujący. Zobacz, Zofię zastąpi Roman Mazowiecki. Na to, czy możesz ustawiać tylko zastępstwo za siebie, czy też za innych pracowników, mają wpływ na dane Ci uprawnienia. Od tego także zależy, czy możesz zastępować pracowników swojej komórki, czy też całej instytucji. Osoba, którą wyznaczymy, otrzyma na maila wiadomość o ustawionym zastępstwie. Taka informacja pojawi się także w powiadomieniach, które znajdziemy pod symbolem dzwonka. Zobacz, jak to wygląda na koncie Romana Mazowieckiego. Wróćmy na konto Zofii. Okazało się, że z jej urlopu nic nie wyszło. To nie problem. Jeśli zastępstwo zostało błędnie wprowadzone, to można je edytować lub usunąć. Aby to zrobić, zaznaczamy pole wyboru obok konkretnej osoby w zakładce Zastępujący. Z prawej strony otworzy się menu z opcjami Cofnij zastępstwo i edytuj zastępstwo. Informacje o zastępstwach z ostatnich trzech miesięcy znajdziemy po zaznaczeniu pola wyboru przy opcji Pokaż historię zastępstw. W dniu, gdy zaczynasz kogoś zastępować, na Twoim ekranie startowym pojawia się informacja o osobie lub osobach, które zastępujesz. Zofia zastępuje dzisiaj Jana Białostockiego i Kingę Kujawsko-Pomorską. Od razu widzi, jaka liczba spraw i zadań czeka na nią do załatwienia za kolegów. Przejście do pracy w zastępstwie jest bardzo proste. Aby to zrobić, klikamy pole z imieniem i nazwiskiem osoby, na której koncie chcemy pracować i zatwierdzamy zmianę kontekstu pracy. System automatycznie przeniesie nas na konto zastępowanego użytkownika. Pamiętaj o tym, że realizując zadania w imieniu zastępowanej osoby możesz mieć zupełnie inny zakres uprawnień niż na swoim koncie. Zwróć uwagę, że różowy pasek na górze stale przypomina, że nie pracujesz na swoim koncie. Teraz możemy uporać się z zadaniami współpracownika, a następnie wrócić do swoich zadań w systemie. Z pracy w zastępstwie wychodzimy klikając różowy pasek informacyjny. Przejście do pracy w zastępstwie jest w systemie EZDRP bardzo proste i przyczynia się do tego, że wszystkie zadania i sprawy mogą być realizowane terminowo. Jeśli wykonasz jakieś czynności na koncie osoby, którą zastępujesz, system zachowa tę informację.